Nazywam się Michał Groc, jestem doktorem biologii, yy, pracowałem przez wiele lat na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie jestem na emeryturze. Moje prace badawcze, obserwacje przyrodnicze związane były z Zalewem Wiślanym i Mierzeją Wiślanej, między innymi pracowałem przez ponad 25 lat, yy, prowadziłem badania w kolonii Kormoranów w kątach rybackich, czyli w odległości 3 czy 4 km od planowanego przekopu. Te obszary są ciekawe również w okresie rozrodczym, lęgowym, ale ich rola jest najistotniejsza w moim przekonaniu w okresie wędrówek. Mierzeja Wiślana jest takim korytarzem dla ptaków lądowych, natomiast Zalewiślany jest miejscem odpoczynku, miejscem żerowania dla wielu wodnych ptaków wędrownych. Z tego punktu widzenia jest to również interes nie tylko krajowy, nie tylko lokalny, no bo yy, zasobność, dostępność, atrakcyjność tych punktów na trasie wędrówek jest ważna, Ważna w skali y, europejskiej, a trochę i azjatyckiej, bo i stamtąd mogą y, lecieć niektóre ptaki. Na tym polega znaczenie sieci Natura 2000, że y, w skali europejskiej te y, ważne, istotne dla zachowania przyrody europejskiej, elementy są chronione. Integracja tej sieci polega na tym, że tak samo poważnie, tak samo starannie traktuje się wszystkie jej elementy i wszystkie obiekty, które w skład tej sieci wchodzą.